Napis na białej planszy Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego Skubarki w Skansenie 2021 Sielski zimowy pejzaż Stare drewniane chaty pod ośnieżonym lasem Na dachach i wokół domów śnieg Do jednej z chat drepce żwawozofia Starsza kobieta w stroju ludowym Zamaszystej spódnicy, wełnianej chuście na ramionach I kwiecistej chustce na głowie Ostokuje buty na progu Wchodzi do izby, są tu gospodyni Bogusia i gosp... Gospodarz, który plecie koszyk, Zofia. Pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki amen. O, kumoska ty słuchaj, siadajcie! Przysłał cię pytać na skubarki. Dziś wiec, gwiecy z ty Przyjdź, Przy tym, bo tyś mi była na i ja też ci przy tym skuś. To... Musiała zrobić przecież to, co tuś mi skupiła. Ale kiedyś tu słuchaj, to ja ci pokażę jakiś ten zabobowiący. A już no zrobiony! No to pokażę! Bogusia wychodzi do drugiej izby, wraca z okazałą haftowaną poduszką. Poźlej jaki wysok. Ojejej, no jaki paradny. No. No, ja, i, no ale ktoś cię wyhaftował już. No to ta Maryna Zapotoka pytała, żeby to miała takie paradne, bo to będzie w tamtej izbie, nie to z panią, bo tak na paradę. No i to będzie dla Karoliny poza. To już jest istrojem, tak, ze wyjściem i Beczach, żeby to już było. No. no to fajnie, bo jest. Ja cię... No Piękny! No, no tak, to jest... Musieli... Ale to... Musisz mnie jeszcze pytać na skubarki, no bo ze 4 żogówki musisz mieć. No muszę, muszę, to jest hej, ale to już potem w poście zrobię, bo teraz tu już nie jest do... A no. no to fajnie, to przyjdę do mnie. Hej. A na co to wieczór? No, im krowy, po dzieci dom kądom, że ona i przyjdę. No. No. A wiesz, tu jeszcze ze starym tłem chciałem poradzić, bo mam taką sprawę do ciebie. Widzę ze z kosyki na wiosnę już, uprydzę mi taki drodziecisków, no jeden dobra, i taki większy na rzepę no dobra, i na łokrowki. No. A to w to niedzielę przyjdzę do nos, bo stary radził. No. Ze będziecie się sprzągać, jak to ta wiosna. No dobra, dobra to przyjdziemy, przyjdziemy nie, za to przyjdę, a ze przyjdę i coś wezmę ze sobą, nie, coś wezmę ze sobą. Ale wiesz co, nie bier nic, Bać, bo stary z... był nakier ma się w jabłonce. No coś... I kupił, wiesz co, na zdrowie kupił. No dobra, dobra, dobra. i do przekenie coś no to I no kiedyś przyszedł, no bo kto nam zasadzi? Nie mamy z tego konia. Dobre, dobra, za dobre, to przyjadę. No. To, to, to, to, to. Kumoska, ja idę! Bogusia. No to bo zaprowadź. Wiejską drogą suną niewielkie sanie zaprzężone w jednego konia. Obok woźnicy, w saniach, wyłożonych baranicą, siedzi Helena, gospodyni z jabłonki, okutana odziewaczką kraciastą wełnianą chustą. Zofia i Aniela w kuchni. Janilko, wiesz coś? Może już będzie wyrobione to na te pomski, bo ja już babu wypytał przy do nas o stowieców, więc żeby się nam no, zdążył, to upiec. To może weźmy z tej miski, bo musimy to nasuwać. Na Podsypił ci trochę mąką. Aniela zagniata ciasto. Zofia podsypuje mąką. Targojmy tak. Róbmy takie bułeczki. Może się nam no, już ten smolec gęsił, stopił, No to będziemy za chwilę chodzać, żeby się no, upiekło, żeby baby, było tym pocystować. Bo nawet się cieszyły, wiesz, ze, ze się ich nie pominęło po drodze. No i ze meseczkę pytały. U tej bogatej ty zbyłak. No bo jako ją minąć nie? Czasami czacu pozycyć No to, a. no to pudymy dłonie, nie? No a widział, jak ze wyzło, nie? Trochę przez okno to same myślę wlezę, ale ci powiem, przywitała mnie. Po opowiadała mi, wiesz, zeł na ty schudła No i mi podziękowała, że my ty zbyły. Ale jest bez bo jest tej czadwa zobówki. Ale goda ze nie teraz przy ostatkach, bo w poście. tak bo i no za te baby nie. niech. A dałaś ta trochę cukru. Tak. A rumu trochę. Rumu troskę będą od No takie. to dobrze, to dobrze, bo przy ostatnich poście, nie say, by Trzeba być. Na kuchni stoi garnek z olejem, Aniela wrzuca do niego kulki ciasta. Wiesz, to, bo jest ta kuloska z jabłonki. ma przyjechać. Zdawało mi się, że jechał, ale nie wiem. Zofia wychodzi do siebie. A jest, jest, jest! No pojdzę, ta, pojdź! wolony Jezus Chrystus, ale tu macie zimę i zubrzycy. E! Mrozi zmarzu. Pojdzę, pójdę Dali nie stój przy progu pociągu. Nie cię. No wąski, no, no ty wiesz, to ostatki ciągłościć baby. Ja On no, tutaj z lieba przyniosła, hej. Hej, hej. A jak, a jako ci się ta jechało? Zimno, zimno, ale fajnie. Fajnie. Kurmon fajny, jedną, o, no nie wyprzegował no, mnie, no, ja e, no to, kumotę to ta wie, jak wieś babę tak, swoją. Tak, tak. No, no. To wiesz no. to to i mi łodziebackę, a i cesiadni. siadni. zeście przysły. Do pięciu nie pogardziły, i nie, nie odpowiedziały. Na wam bon, trochę pierzi. Chodźcie, biorutkie, piękne. Lepiej. Bo wiecie co, to, to ganiały dziecka do potoka. Całe latło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 Tak tu teraz mrozi. No, no ty no, ale Chciała chcę kupić no, no, Ale to, to, to z tymi kłozokami to tak. To małe, to duże. No ale ty z ma jaka przymierzyć. Nie? Hej, hej. No, bo zimno. A był jaki materiał? Był. Piękny tak na to byś tak wybrał, piękny. No, no, no drogie to teraz, drogie. No, no, ty to. Hej. Nie ma za dużo tekszeczek, no to wiesz, bieda. Hej. No, no i cenią to... się też znowu, no bo. Przedala o ja no i Dajem. tak, ze kupiła. E, no to już się wyparadziła. No, no na ten łód pust. Ja byli ta już z jakim zbożym. Byli, byli ja chciała chcesz więc kupić, bo mi stary kozł, więc kupić. No. A drobny był. Drobny, bo to, to w lecie jakoś się tu nie wiedło. No ale no to, no to ładnie niczcza, nie? Ej, ej. No to może się ta jakoś będzie pogoda wiosna jako. No to może się ta, ta urośnie. Tak. No, i, no i będzie chociaż na kruskę, nie? No oczywiście. A wy, babby jako się wam ta skubie? Dość takie no, te pierze. Że... Fajnie się skupi. Hej, Dobrze się skubi, dobrze. dobrze. Skupione po źle, jak pięknie zaraz nie Pięknie Sypa. No nie wiem, bo wiecie, mam ten w po babce. Zofia wstaje od stołu, usięga po płócienny worek. Tak, płótna. No i wiecie, co ten płócienny, nie wiem. Czy to dłonie niego, Ale u niego muszę tym włoskim tak łatrzyć, żeby pióra nie przepadowały. Ale była, gdzie znakier w tamtym tyźniu, nie widziała gdzie, ale kupiła już to to ten niebo, jak na posok, to może ten Andrychowski, nie? To może by tu. Wzięna ci trochę i daj ze z tej miski, co by ci nie fruwało, bo jakby tak to przysedł. Zbiera z misek udarte pierze. Dajcie pani tu. Jakby kto przysedł, a duchnął, no, no to potem byśmy tego nie pozbierali, a jest dość dużo tego mesku. Takie mam skrzydło z gęsi baby. No nie będzie pięknie powymiatać w piecu. No powiem ci, że się wydarzyły w tym roku naprawdę i nawet zadowolono, no bo ten posak trzanie, no tyk, no trzeba tych być 10 gęsi, a babka jeszcze miała zrobiono tako do pieca, ale więc na takiej drewnianej rądce, to może dziadek miałkie zimienie no i wymiatał po no i pozgrabowało się to fajnie, no i wisiało to koło pieca, no i fajno tako. Tak, ostatka, no. I to, co ja idę za tym muzykantem? No bo to hamby się bo wleź? Ośnieżoną drogą idzie muzykant grający na dudach. Dmie w piszczałkę wystającą z worka z koziej skóry. Ubrany jest w krótki, brązowy kożuch z białymi wstawkami i czerwonymi pomponami. Białe spodnie i wysokie, ciemne buty. Na głowie barania czapka. Chata. Zofia woła w stronę sieni. Było otwarte. Muzykant. No, nie stój się nieboznażnie, zna wieki wieku mamy. Zima, tako idę, idę, nie no mogłem dojść, a widzę, że tutaj w końcu się ktoś do roboty już. Zagroj, no, zagroj, zagraj, to się rozbije. się u nas taki, a taki instrument tak nie, nie grywa. teraz Zaję ale wygrzebał jakaś z safari. To jest fajnie, to się można ty... A Efainy. wiesz co, my posłuchamy jako grot, dozbieramy bierze, które stosiadnie siadnie z nami, Potęstujemy cię. A, no, no No, Dobra, maby, Ach, to... cię chcę Kurczę, Przestronna izba. Kobiety siedzą na ławach za połączonymi drewnianymi stołami. Ubrane są Tradycyjne stroje orawskie, lniane koszule, grube kamizelki, zarzucone na ramiona wzorzyste chusty. Chusty mają również na głowach. Skubią do misek rozsypane na stole pierze. Za ich plecami na ścianie z drewnianych bali rozpięte są barwne haftowane makatki. Nad nimi wiszą na haczykach różnokolorowe kubki. Powyżej na półce z balustradką dwa rzędy talerzy. Kobiety sprzątają po pracy. Zofia zgarnia pierze do płóciennego worka. Częstuje kumoszki pączkami i chlebem. Zanurzają chleb w miseczkach z miodem. Zajadają ze smakiem. Między miskami stoją białe, emaliowane dzbany z niebieskimi uchami i gliniane kubki. Zofia nalewa z dzbanów do kubków herbatę. Muzykant siedzi na krańcu stołu. i i Herbaty się napi. wierzcie baby. Chleba spróbujcie z kiermasu. Tumocie miód, dobre. cukru natopiony. Marmolada jest zrobiona. Pącki na gęsiem smolcu. Jedźcie. No a wielki wam Bóg zapoć zaście przysły, bo strasznie rada. No, Zofia do siedzącej obok Heleny. Panie, zaście się moska. No też się no. A tu się mater tak... przyjedzie po wosach? Przyjedzie. A no Hej. to psa posiedł. Babę kudę, to jest to ci coś powiem. Hej. No winę. Ty moja, ty będzie mieć małe. <głos> o Jezu. <co głos> naprawdę. Moja no. się będę wydawać. Hej. To przez to ty pierze skupimy. No tam? to przez to. No no ale wiesz jakiś stary był zły, kiedy mu a za kogo? dwa dni siedział w karczmie babu. My myślała, no. że, że za do gdy się nie. powoli. Wyska to teraz przywlekła niepiloka, stary patrzy, panosek okropny, tak. leba się nie ukrói. Czy komu trzeba podać? No ci nie będę gadać. Powiem, musimy nie to, nie na, to dopiero na rok, by wesele, a musimy to dopiero poobserwować, bo jak się I to nie będzie roboty, to nie widzisz skąd wszyscy. Ale to, to, to, to, to, z daleka? Z daleka, nie powiem ci. Z Polski hej. Tak <laughs> <laughs> Ci On. Pan, pan On, panu, Ej, to by będzie bieda nauczyć, co zrobić. No, nie chodźcie do gości nie Stary, jak go widzi, to z izby wychodzi. Weźcie z babi, jest. Weźcie z, no, no. no, smaczne. smak. jeszcze. weźcie. niedzielę, to sobie na dziś, już my się uradziły dość. No, damy się pomału, nie? Jak muszę mi, że krowę podoić? No, jak chcecie, to sobie nie? Ja my się też będziemy poradzić, z już z zgodzi. Ale no to no się usłyszały, to nika zaś nie roć. cię nie, eee, eee. tak. No. Z całym świecie. Nie, to jest do wykadali. Ale ty, ta ty, nika nic nie roć. A zagroź ze mną jesteście, bo to Ale pierwszy raz. To, to, nic jest co, co, może? to eee. dobrze, dobrze. Zagroź ze ta jest cena. zagroź. Wiesz, co tak pięknie bo Ja nie wiem, co potem na to wesele wycie nie bo to panowski takiego nie widzieli. Jak trzeba, to przy tym. Ale nie będzie widziało takich rany. Więc popatrzymy o te kozy, ani niech nie nieba wiedzieć, co to jest. To będzie jeszcze inną. Weź, weź, weź. To będzie taki wiedział, kto No, no, właśnie. To jest dopiero. Posłuchajmy jeszcze baby, nie? Zofia podnosi się, bierze drewnianą miskę z pączkami, podsuwa kumoszką. Pączki są nieduże, ciemnobrązowe, bez lukru. Na ławce pod ścianą stoją worki wypełnione pierzem. Muzykant z dudami siedzi przy stole. Przebiera palcami po piszczałce ozdobionej rzeźbioną głową kozy. Na stołach i podłodze leżą okruchy, resztki piór i obłoczki pierze. Pieknie, o, pięknie, pięknie. to z pana No, wielki czy boza Jakoś to radośnie się nam zrobiło. No i widzieliśmy coś nowego. Boze no. cię ta prowadź. To jest Ale on się zlęknie, no, to będzie po was. Muzykant wychodzi. Bogiem, Bogiem. Daj, Daj Panie Boze. Helena, otulona chustą, wychodzi z izby do przestronnego przedsionka. Kumoszki jedna po drugiej idą do przedsionka, a stamtąd do sieni. Zofia zamyka drzwi. Ta sama izba, gospodynie za stołem. Zofia do kana. Piękno nas będą obzierać, jako to downi było na Orawie. Przy ostatkach cykiel się skubuło pierze. Bardzo pięknie dziękujemy. No i też, to jest pytamy, żeby przyszli do Muzeum Orawskiego poobzierać, jako kiedyś ich na Orawie się bywało. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Zosia, Elka, Bogusia, Stasia, Ania, Janielka. Wszystkiego dobrego. Napisy końcowe. Biała plansza z logotypami Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego Zubrzyca Górna i Małopolski. Wystąpili Zofia Warciak, Helena Torba, Bogumiła Tyrała, Aniela Zajc, Stanisława Wójciak, Anna Ciok oraz Marcin Kowalczyk. Scenariusz Zofia Warciak. U dołu planszy ikony serwisów. Instagram, YouTube i Facebook. Hashtag Orawa Skansen. Realizacja audiodeskrypcji Studio Montażownia. Tekst napisy Audiodeskrypcja. Czytał Andrzej Leszczyński.